Stworzyłem własną lampkę LED sterowaną z telefonu, a w tym filmie pokażę Wam jak tego dokonałem. W moim przypadku jest ona niedużych rozmiarów, ponieważ będę jej używać najprawdopodobniej głównie do robienia zdjęć. Natomiast identycznego sterownika można użyć np. do paskalec, który będzie rozciągnięty przez całą długość naszej ściany. Jeśli śledzicie mnie na TikToku to wiecie doskonale, że robiłem tą lampkę z Wami na live, a jeśli jeszcze mnie tam nie śledzicie to serdecznie zapraszam. Był mi do tego potrzebny sterownik NodeMCU, który ma wbudowany modu Wi-Fi. Źródłem światła jest zestaw 16 modułów LEDów adresowalnych WS2812B. Zarówno sterownik jak i LEDy pracują na napięciu niższym niż 12V, więc całość została podłączona uprzednio do stabilizatora napięcia, który redukuje je do 5V. Ze względu na to, że jest to bardzo mały i prosty projekt, nie tworzyłem już specjalnego obwodu drukowanego, tylko podłączyłem wszystko zwykłymi kablami. Jak każde urządzenie elektroniczne lampka ta potrzebowała obudowy, którą postanowiłem zaprojektować i stworzyć przy użyciu technologii modelowania i druku 3D. Na tej oto płytce z rodziny Arduino zainstalowałem prosty serwer HTTP, który umożliwia zmianę kolorów i natężenia światła. Dodatkowo posłużyłem się biblioteką Adafruit NeoPixel, która pozwala na korzystanie z LEDów adresowalnych. Aplikację na telefon zaprojektowałem w języku Dart z frameworkiem Flutter. Kod źródłowy zarówno do aplikacji na telefon, jak i do aplikacji na Arduino jest na moim GitHubie i link do niego znajduje się w opisie. Żeby nie tworzyć dwóch niepotrzebnych repozytoriów, kod źródłowy do Arduino zamieściłem w głównym folderze aplikacji na telefon. Płytka NodeMCU tworzy własną sieć Wi-Fi, do której podłącza się telefon. Następnie ze specjalnie zaprojektowanej aplikacji mobilnej na ten telefon można wysyłać odpowiednie zapytania HTTP. W takim zapytaniu przekazujemy informacje o tym, ile LEDów i na jaki kolor się zaświeci. Cały program można w bardzo prosty sposób modyfikować. Natomiast jeśli chodzi o aplikację mobilną, zależy to już tylko i wyłącznie od tego, co zaimplementowaliście na serwerze Arduino. Możecie tam zastosować przyciski, które będą przesyłały odpowiednie zapytania albo wszelkiego rodzaju inne rzeczy, jeśli tylko potraficie programować w technologii Flutter. W obecnej wersji aplikacja mobilna jest bardzo prosta, jednak planuję ją w przyszłości stopniowo ulepszać. Możemy w niej ustawić kolor za pomocą trzech subaków, które odpowiadają odpowiednio za czerwony, zielony i niebieski. Dostępny jest również podgląd koloru, który ustawiliśmy. Poniżej natomiast znajdują się dwa pola, które umożliwiają określenie tego, od którego pinu lampka zacznie zmieniać kolor i ile kolejnych LEDów tej zmianie ulegnie. W przyszłości aplikacje planuję rozwinąć o możliwość dodawania animacji. Lampka będzie wtedy mogła imitować na przykład ogniska czy syreny radiowozu. Jeśli chodzi o zmiany, których zamierzam dokonać na płytce, jest to chociażby feature, który będzie umożliwiał podłączenie się lampki do sieci domowej, tak aby każdy domownik mógł w dowolnym momencie zmieniać jej ustawienia. Dodatkowo ciekawym pomysłem byłoby dodanie strony internetowej, która byłaby zainstalowana na samej płytce i umożliwiała zmianę ustawień bez konieczności pobierania specjalnej aplikacji. To już wszystko w dzisiejszym filmie, natomiast ja chciałbym jeszcze zaprosić Was na mój serwer Discord. Jestem tam ciągle aktywny i staram się odpowiadać na na Wasze pytania. Często wchodzę też na rozmowy głosowe. Jeśli nie znacie mnie jeszcze z TikToka, to zapraszam również tam. Staram się publikować filmy codziennie i codziennie dostarczać Wam nowe porcje informacji.